Czy lekarz ci może wysłać do psychologa w ramach badań przed kursem na zwykłe prawo jazdy kategorii B? I jakie będą konsekwencje, jak tego nie zrobisz? Zapytanie mojego widza. Dzień dobry, chciałabym rozpocząć kurs na prawo jazdy kategorii B, amatorskie, żadne zawodowe, ale na badaniu lekarskim przed kursem otrzymałam skierowania na konsultację psychologiczną. I kogo bym nie pytała, wszyscy mówią, że chodzi o psychotesty, których się obawiam, ponieważ ukończyłam szkołę specjalną i wiem, że sobie na nich nie poradzę. Dodam, że informacje o ukończonej szkole pani doktor Również umieściła na skierowaniu, i moje pytanie brzmi: Czy jeżeli badanie nie zostało zakończone, y, natomiast pani doktor po upływie miesiąca, bo w tym czasie kazała wrócić z wynikiem badania psychologicznego, aby zakończyć badanie, y, może wysłać do starosty informację o negatywnym wyniku badania, jeżeli do niej nie wrócę? Czy jeżeli taka negatywna opinia zostanie wysłana, to mogę iść do innego lekarza? Jeżeli tak, to po upływie jakiego czasu? Z góry dziękuję za wszelkie informacje, pozdrawiam. I zacznijmy od tego, czy lekarz w ogóle się może wysłać na takie badanie psychologiczne. Przeczytam ci paragraf 6 stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych w zakresie w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych. Co się stanie, jak nie wykonasz z zaleconej konsultacji? Lekarz może poinformować starostę, że taka sytuacja miała miejsce i wtedy uznanie kolejnego orzeczenia od kogoś innego może być problemem, a to z tego powodu, bo nagle starostwo będzie miało dwa orzeczenia. Jedno od pierwszego lekarza, drugie od drugiego i skończy się tym, że skierują cię do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy jako takiej, że tak powiem, instytucji decydującej, które orzeczenie było najważniejsze. Natomiast, jeżeli ten pierwszy nie wystawił orzeczenia negatywnego oraz równocześnie nie powiadomił starosty, to możesz sobie pójść do kolejnego lekarza uprawnionego w tej dziedzinie. Tylko pytanie, co ten lekarz tak naprawdę zrobił. Widzę tutaj troszeczkę inny problem. No, jak nie jesteś w stanie przejść w miarę prostych badań psychologicznych, to raczej będziesz miał kłopoty z ukończeniem kursu oraz zdaniem egzaminu na prawo jazdy. I to zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Sam wiem, te testy są z komputera dosyć trudne. Ciężkie one były dla osoby, która zdawała na kategorie motocyklowe, chociaż miałem duże obeznanie z praktyką ruchu drogowego. Natomiast dla abnegata, dla osoby, która podchodzi po raz pierwszy, to może być naprawdę dosyć kłopotliwe do przejścia. Natomiast, yy, w sumie na tym kończę. Jeżeli masz jakieś doświadczenia ze skierowaniem cię yy, przez lekarza do psychologa, opisz to w komentarzu do tego wideo. Yy, jako właściciel pracowni psychologii transportu, czasami spotykam się z takimi ludźmi skierowanymi przez lekarza, oczywiście mówię na kategorię B yy, do kursu na prawo jazdy. Są to z reguły osoby młode yy, yy, i psycholog ma stwierdzić, czy ta osoba jest na tyle dojrzała emocjonalnie, że może przystąpić yy, do takiego kursu i tego z reguły lekarz oczekuje. Natomiast ja chyba wysłałem jedną czy dwie osoby i wszystkie przeszły pozytywnie. Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.